Figura ABCDEF to sześciokąt foremny. Sześciokąt to figura o sześciu bokach. Można je policzyć, więc nie musicie wierzyć na słowo. Przymiotnik foremny oznacza, że wszystkie boki mają tę samą długość i wszystkie kąty są przystające, czyli identyczne. Znamy też długość jednego z boków, a więc wszystkich, bo to sześciokąt foremny. Jest równa dwa pierwiastki z trzech. Ten bok ma długość dwa pierwiastki z trzech, ten taką samą i tak dalej. Wszystkie boki są równe. Mamy obliczyć pole tego sześciokąta: sześciokąta ABCDEF. Najlepszy sposób to podzielić go na trójkąty. Ta metoda działa w przypadku każdego wielokąta, ale z figurami foremnymi jest wyjątkowo łatwa. Zwłaszcza z sześciokątem foremnym. Zaznaczmy ten punkt. Niech to będzie punkt G. To jakby środek sześciokąta. Nie jest środkiem, bo musiałby być równo odległy od wszystkiego, a to niemożliwe. Nam wystarczy, że jest równoodległy od wierzchołków. Odcinek GD jest taki sam jak GC, GB, GA, GF i GE. Narysuję te odcinki. To jest GE, GD… GC Wszystkie mają równe długości. Dlatego nazwałem punkt G środkiem tego wielokąta. Ten odcinek jest równy temu, temu, temu, temu, temu i temu. Wiemy też, że gdybyśmy okrążyli ten środek w ten sposób pokonalibyśmy 360 stopni. Oraz, że wszystkie te trójkąty są przystające. Jak się zastanowić, to jest oczywiste. Dwa boki każdego z nich mają równą długość, bo punkt G jest geometrycznym środkiem. Trzeci bok również jest wszędzie taki sam i znamy jego długość. Trójkąty przylegają do siebie, więc są przystające. A skoro są przystające, to ten kąt, wewnętrzny kąt przy punkcie G, jest identyczny w każdym z tych sześciu trójkątów. Nazwijmy go x. To, jest x. to jest X, to jest X, to jest X, to jest X i to jest X. Ich suma to pełne koło 360 stopni. I jest ich 6. 6x równa się 360 stopni. Dzielimy obie strony przez 6 i otrzymujemy x równa się 60 stopni. Tu jest 60 stopni i wszystkie kąty mają tyle samo. Teraz coś ciekawego. Wiemy, że te trójkąty, na przykład trójkąt GBC ale dotyczy to każdego… Wyszło nam koło fortuny. Wiemy, że to trójkąt równoramienny, bo ten bok jest równy temu. Mając te informacje, możemy obliczyć pozostałe kąty, ponieważ w trójkącie równoramiennym kąty przy podstawie są równe. Ten jest równy temu. Nazwijmy je Y. Zatem Y plus Y, czyli 2Y… Dodać 60 stopni musi się równać 180, bo tyle wynosi suma kątów każdego trójkąta. Odejmuję 60 od obu stron i zostaje 2y równa się 120. Dzielę przez 2, y równa się 60. To ciekawe, bo wyszło na to, że wszystkie kąty w tym trójkącie są równe. A kiedyś przy okazji omawiania trójkątów udowodniliśmy, że jeśli w trójkącie wszystkie kąty wynoszą 60 stopni, to mamy do czynienia z trójkątem równobocznym, w którym wszystkie boki są równe. Skoro ten bok ma długość dwa pierwiastki z trzech, to także ten i ten. Wszystkie zielone odcinki mają tę długość i, o czym już wiedzieliśmy wcześniej, także wszystkie żółte odcinki. Możemy wykorzystać te informacje. Do obliczenia. Właściwie nie trzeba tego liczyć, co pokażę za chwilę. Do obliczenia pola jednego trójkąta, które pomnożymy przez 6. Spróbujmy obliczyć pole tego trójkąta. Długość DC wynosi dwa pierwiastki z 3. Spuszczamy wysokość. Spuszczamy wysokość. Wiemy jednocześnie, że jest to trójkąt równoboczny. Te trójkąty są zatem symetryczne. Tu są kąty proste, tu 60 stopni. Jeśli potraktujemy te trójkąty osobno, kąty sumują się do 180, więc tu musi być 30. I tu też. Mają takie same kąty i jeden wspólny bok, więc są przystające. Chcemy obliczyć pole tego dużego trójkąta. Zrobimy to obliczając pole tego mniejszego trójkąta i mnożąc je przez dwa. Albo przez 12, aby otrzymać pole sześciokąta. Jak obliczyć to pole? Podstawa będzie równa połowie boku. Ten odcinek... Opiszmy ten punkt jako H. DH jest równe pierwiastek z trzech. I mamy do czynienia z kątami 30, 60, 90. Przerysuję go tutaj. Tu jest kąt 30 stopni, tu 60, a tu 90. Ten odcinek ma długość pierwiastek z trzech. Wiemy również, że ten ma długość 2 pierwiastki z 3. Musimy wyliczyć tę wysokość, a wiadomo, że w takim trójkącie dłuższa przyprostokątna ma długość pierwiastek z 3 razy długość krótszej przyprostokątnej. Więc to będzie pierwiastek z trzech razy pierwiastek z trzech. A to się równa po prostu 3. Zatem ta wysokość ma długość 3. Obliczmy pole tego trójkąta, czyli tego. 1 druga podstawa razy wysokość. Więc pole tego wycinka to 1 druga razy podstawa. Właściwie to... Zostawmy ten trójkąt i policzymy ten większy. Gdc. Wymarzę to, bo znamy już jego podstawę i wysokość. Pole trójkąta GDC. Teraz interesuje mnie całe to pole. Jest równe 1 druga podstawa razy wysokość, czyli 1 druga razy co jest podstawą? Jeden z boków sześciokąta, dwa pierwiastki z trzech, cały ten odcinek. Więc razy 2 pierwiastki z trzech, razy i teraz wysokość, którą wyliczyliśmy tutaj. Wysokość jest równa 3, więc razy 3, 1, 2 i 2 się znoszą i zostają 3 pierwiastki z 3. To pole jednego z takich trójkątów. Aby obliczyć pole całego sześciokąta musimy pomnożyć je przez 6, bo trójkątów jest 6. Pole całości będzie więc równe 6 razy 3 pierwiastki z 3, czyli 18 pierwiastków z 3. I koniec.